Jestem w miejscowości Aberdeen na ulicy Crown Street i zobaczyłem taki ciekawy budyneczek A w ogóle sama Crown Street wygląda tak Typowe budynki z kamienia Wszędzie kamień Aberdeen w Szkocji, 10 marca 2012 roku.